Panie Prezydenta Rzeczypospolitej, mam zaszczyt odznaczyć to Pana Złotym Krzyżem Zasługi. Z serdecznymi gratulacjami. Wszystkiego dobrego. W dniu dzisiejszym uhonorowaliśmy 80 osób, członków, członki i członków Społeczności Akademickiej Politechniki Opolskiej Krzyżami Zasługi. Koniec roku to także czas podsumowań, podsumowań trudnego okresu, który mieliśmy, który mamy za sobą. I oczywiście Politechnika Opolska zdała ten egzamin który, który był na wielu płaszczyznach realizowany, zdała go bardzo dobrze. To widać po wynikach ewaluacji, to widać zaangażowanie, jakie, jakie społeczne zaangażowanie z, naszy, z naszej strony było. Także cieszymy się z tego, że, że po prostu jesteśmy, możemy dzisiaj tutaj to świętować. Z drugiej strony, Początek, czy koniec roku to też jest przygotowanie się do nowego roku, a ten bez wątpienia będzie od nas oczekiwał dalszej pracy, dalszego zaangażowania i pewnie zdobywania kolejnych nowych kompetencji. Złote, srebrne i brązowe krzyże zasługi nadawane przez prezydenta Rzeczypospolitej jest ukoronowanie kariery zawodowej, nie tylko działalności propaństwowej i społecznej, dlatego wszystkim tym, którzy tak licznie dzisiaj odbierali złote, srebrne i brązowe krzyże zasługi pracownikom Politechniki Opolskiej serdecznie gratuluję. Gratuluję też temu bardzo licznemu gronu tych wszystkich, którzy odebrali medal za długoletnią służbę. To pokazuje siłę Uczelni Opolskiej, Politechniki Opolskiej. W tym roku obchodzę też 45. rocznicę pracy na Politechnice Opolskiej, zatem, że to się tak ładnie zbiegło i to jest ukoronowanie trochę mojej pracy. Brązowy Krzyż Zasługi to dla mnie duże wyróżnienie. To docenienie mojego zaangażowania nie tylko jako akademika, jako nauczyciela akademickiego, ale przede wszystkim jako osoby, która z dużą życzliwością i z inspiracją współpracuje z otoczeniem. W tym otoczeniu są zarówno młodzi adepci nauki, bo to dodatkowe zajęcia, które na przykład prowadziłam w szkołach, ale to również docenienie pracy specjalistycznej, eksperckiej, współpracy z różnymi instytucjami, z organizacjami, Zatem to wyróżnienie, to odznaczenie pokazuje, że warto być osobą, która wspiera innych, pomaga i inspiruje do aktywnego działania. Zruszona tym, że praca, którą realizuję od wielu lat na, na Politechnice Opolskiej została uhonorowana w, w taki sposób, tak wysokim odznaczeniem państwowym. To, to jest taki sygnał do, do mobilizacji i do, do, do, do dalszej intensywnej Pracy. Myślę, że, że, że każdy z nas potrzebuje jakiegoś sygnału właśnie docenienia i to jest taki bodziec i taka informacja, no, że to co robimy jest ważne, potrzebne. Jak państwo wiecie, mijamy się na korytarzach z, z wieloma osobami, a tak naprawdę nigdy nie ma okazji, żeby dłużej porozmawiać. Ciągle trwają zajęcia, bądź też pracujemy w laboratoriach i jednak ta ilość tego czasu, która pozwala na to, żeby spotkać się z innymi osobami z innych wydziałów, no jest ograniczona dość mocno. Czuję się zaszczycony. Nigdy jeszcze nie zostałem uhonorowany takim medalem, więc jak najbardziej jest to miłe doświadczenie i, i bardzo mi miło, że zostałem, że tak powiem, do niego nominowany i ostatecznie uzyskałem ten medal. Bardzo ważny moment, bo to, ponieważ to jest docenienie a, w pewnego wkładu pracy, a poza tym bardzo przemiła i, i impreza o charakterze świątecznym, Mogliśmy posłuchać kolęd, pośpiewać kolęd, spotkać się z innymi też pracownikami. No w ogóle cudownie, że w końcu się udało po dwóch latach przerwy, kiedy nie mogliśmy się spotykać w takim gronie. Moim zdaniem było cudownie, było miło, wesoło, śpiewaliśmy kolendy, mogliśmy zamienić parę zdań z kolegą, koleżanką, z władzami, czy to wydziału, czy do uczelni.